Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak połączyć wirtualną centralę Telecube z platformą Zapier i przygotować ją do dalszych integracji. Zapier to platforma internetowa, która umożliwia integrowanie aplikacji, których używasz w firmie. Obecnie łączy się z nią ponad 5000 narzędzi. Dzięki temu pomaga automatyzować Twoje działania i pracować efektywniej. Aby utworzyć nowego Zapa. W aplikacji Zapier powiązanego z Telecube zaloguj się do swojego konta w Zapier, a następnie kliknij przycisk Create Zap. W polu wyszukiwania odnajdź aplikację Telecube VPBX, a następnie w nią kliknij. Następnie po automatycznym otwarciu konfiguratora z rozwijanej listy wybierz zdarzenie, event, jaki ma obsługiwać Twój Zap. Dostępne zdarzenia to... SIP Account, które poinformuje o dodaniu nowego bądź usunięciu istniejącego konta SIP na Twojej centrali. Call, które pozwolą Ci na otrzymanie informacji o nowym połączeniu, wychodzącym i przychodzącym. Number, które poinformuje o dodaniu nowego bądź usunięciu istniejącego numeru telefonu na Twojej centrali. SIP Account Status, które informuje o tym, czy dane konto jest zalogowane. System Info. Informacje systemowe np. o błędach w połączeniu z aplikacji. Jeżeli chcesz sprawdzić jakie dane i komunikaty zawierają poszczególne zdarzenia, wejdź na Telecube Wiki. Link znajdziesz w opisie filmu. Po wybraniu zdarzenia kliknij przycisk Continue. W kolejnym kroku określ konto, którego będziesz używać do obsługi ZAPA. Z rozwijanej listy wybierz istniejące lub utwórz nowe konto klikając Create New Account. Jeśli nie masz jeszcze innych integracji, kliknij w button Sign In. W przypadku tworzenia nowego konta, otworzy się nowe okno, w którym należy podać następujące dane: Integration ID, identyfikator integracji, oraz Token of Authorization, token autoryzacyjny. Zarówno token do integracji, jak i identyfikator integracji otrzymasz w panelu klienta Telecube. Po zalogowaniu przejdź do zakładki rozbudowa centrali, następnie wybierz zewnętrzne integracje. Kliknij w kafelek zapier i włącz integrację. Otwarta zostanie strona, na której uzyskasz niezbędne dane. Po skopiowaniu i wklejeniu kluczy kliknij Yes, Continue. System sprawdzi poprawność danych i dokona integracji z kątem w Telecube. W kolejnym kroku możesz przetestować działań integracji wybierając Test Trigger, który powinien zwrócić przykładowe dane. I to już koniec. Teraz będziesz mógł dodać drugą aplikację do swojego ZAPA. W zależności od wybranego wydarzenia z aplikacji Telecube, będziesz mógł skonfigurować przekazywane do drugiej aplikacji dane. Pamiętaj to ważne. ZAPIER w standardowym wariancie pozwala na obsługę 1000 komunikatów w przeciągu 5 minut. Upewnij się, że jest to ilość, która pozwoli Ci na bezproblemowe działanie zapa. Jeżeli jest to niewystarczająca ilość, skontaktuj się z supportem zapiera. Pamiętaj również, że jeżeli chcesz dodać kilka zdarzeń, każde powinno mieć swojego własnego zapa. Nie można podpiąć kilku zdarzeń w jednym zapie.